Powiedzmy, że chcemy pożyczyć 50 dolarów. Zatem nasz kapitał to 50 dolarów. Pożyczymy tę kwotę na 3 lata. Czas T w latach to 3. I powiedzmy, że kapitalizacja będzie nie raz w roku, tylko 4 razy w roku. Co 3 miesiące. I powiedzmy, że stopa procentowa przy kapitalizacji raz w roku wynosiłaby 10%. Ale skoro mamy kapitalizować 4 razy w roku, to będzie… Podzielimy to przez 4 i sprawdzimy, jaka będzie kapitalizacja w każdym okresie. A 10% to inaczej 0,10. Zapiszmy wzór. Proponuję, żebyście zatrzymali film i spróbowali sami ułożyć wzór na ilość, którą będziecie musieli spłacić, jeśli zrobicie właśnie to. Pożyczycie 50 dolarów na 3 lata z kapitalizacją 4 razy w roku. W każdym okresie będzie kapitalizacja o 10% podzielone przez 4. Ile będziecie musieli spłacić za 3 lata? Zapiszmy to. 50 dolarów, tyle wynosi kapitał. I pomnożymy to, zrobimy kapitalizację. W każdym okresie, w każdym z tych 3 razy 4 okresów, 3 lata, każdy rok podzielony na 4 części, więc okresów będzie 12. W każdym z nich będziecie kapitalizować mnożąc przez 1 plus to R. Zapiszę w postaci ułamka dziesiętnego. 0,10 podzielić przez liczbę kapitalizacji rocznie do potęgi. Trzeba by to podnieść do potęgi n, gdyby chodziło o rok. Cztery okresy, więc potęga czwarta na rok. Ale to trzy lata. Zrobicie to więc 3 pomnożone przez 4 razy. Będą cztery okresy. 3 razy. Zapiszę. Będzie 4. Albo lepiej, zamiast n napiszę 4, żebyście zobaczyli liczby. Zrobicie to 4 pomnożone przez 3 do potęgi 4 pomnożone przez 3. Zachęcam was. Zatrzymajcie film i na kalkulatorze obliczcie, ile to jest. Podstawiłem prawdziwe wartości, żebyście zobaczyli, dlaczego ma to sens. To jest kapitał. Za każdym razem będziecie go mnożyć przez 1,025. Będziecie go powiększać o 2,5%. I zrobicie to 12 razy, bo jest 12 okresów. 4 okresy rocznie razy 3 lata. Tyle czasu będziecie musieli spłacać. Gdybyśmy chcieli to wyrazić nieco bardziej abstrakcyjnie, moglibyśmy napisać P razy 1 plus od razu zamknę nawias, bo to ten sam kolor. Mamy R podzielić przez N do potęgi... do potęgi N razy T. Możecie wybrać jakieś P, T, N oraz R i podstawić tutaj. Wyjdzie kwota, którą trzeba zapłacić. Co ciekawe, widzieliśmy to już w poprzednim odcinku. Obliczyliśmy granicę przy N dążącym do nieskończoności. Zróbmy to samo tutaj. Zastanówmy się, co to oznacza. Jeśli wyznaczymy granicę przy n dążącym do nieskończoności… granica… przy n dążącym do nieskończoności… co się tu właściwie dzieje? Dzielimy nasz rok na coraz więcej okresów. Na nieskończoną liczbę okresów. Możecie więc powiedzieć, że robimy ciągłą kapitalizację odsetek. Fascynujące. Dzielimy rozpatrywany okres na nieskończoną liczbę części i kapitalizujemy o nieskończenie małą ilość w każdym z tych okresów. Ale można też sformułować wzór. I już widać, że wynik nie będzie ogromny. Wykorzystajmy to do wyprowadzenia wzoru na ciągłą kapitalizację odsetek. Jest często stosowany w finansach i bankowości, zresztą także w wielu dziedzinach wcale niezwiązanych z finansami i bankowością: wzrost wykładniczy itd. Tak Spróbujmy więc oszacować wartość tego wyrażenia. Zrobię coś, żeby wszystko uprościć. Zastąpię to czymś. Zdefiniuję zmienną. Chcę to doprowadzić do takiej postaci. Zdefiniuję zmienną x. I powiem, że x to odwrotność r przez n. Będę mógł tu napisać 1 przez x. Zatem to jest n przez r. x równa się n przez r. Albo możemy to napisać tak. n jest równe x razy r. n jest równe x razy r. Jest równe x razy r. Gdy zrobimy to podstawienie przy n dążącym do nieskończoności, jeśli obliczymy granicę przy x dążącym do nieskończoności, to n też będzie dążyć do nieskończoności. A jeśli n dąży do nieskończoności, to także x. Zaś r to tylko stała wartość dana. Interesuje nas, co będzie przy zmianach n. Możemy to więc przekształcić. Nie chcę was męczyć, ale miejcie jakieś pojęcie o tym, skąd wziął się ten wzór. Zapiszmy to jako granicę przy x dążącym do nieskończoności. To granica stałej pomnożonej przez jakieś wyrażenie. Wyciągnijmy stałą. Zatem P razy granica przy x dążącym do nieskończoności. Z 1 plus r przez n to 1 przez x. 1 plus 1 przez x do potęgi n to x razy r. n to x razy r, więc zapiszę do potęgi x razy r razy t. To jest to samo. Przepiszę. Albo skopiuję tę część. Kopiuj. To jest tym samym, co… To jest równe P razy… Zrobię nawiasy. Razy… O, przesadziłem. Razy… Ta granica. Ta właśnie granica. Jeśli podnoszę coś do tej potęgi, x razy r razy t, to jest to równoważne podniesieniu całości do potęgi x, a potem do potęgi r razy t. To się bierze z właściwości potęgowania. Już wiecie. Te dwa wyrażenia są równoważne. Posuwam się etapami, ale mam nadzieję, że łatwo wam zrozumieć. Korzystam z własności, która mówi, że granica przy x dążącym do c z f od x do potęgi… do potęgi x rt… To jest to samo, co… granica przy x dążącym do c z f od x do potęgi x i to wszystko podniesione do potęgi rt. A czym jest to? Czym jest wyrażenie w nawiasie? Widzieliśmy to już przedtem. To wszystko jest równe E. Możemy to zapisać. Świetnie. To jest wzór na ciągłą kapitalizację odsetek. Przy ciągłej kapitalizacji będziemy musieli spłacić kapitał razy E do potęgi RT. Do potęgi RT. Zróbmy konkretny przykład. Gdybyście mieli pożyczyć 50 dolarów na 3 lata, przy stopie procentowej 10%, ale nie kapitalizujecie tylko 4 razy w roku, lecz nieskończoną liczbę razy. Kapitalizacja ciągła. Zobaczmy, ile będziecie musieli w końcu zapłacić. Będzie to 50 razy... E... do potęgi... Nasza stopa procentowa to 0,1. Zróbmy nawias. 0,1 razy czas, czyli razy 3 lata. Ta jest w latach. Tak przyjęliśmy. I okazuje się, że musicie zapłacić 67. za zaokrągleniu 67,49 dolara.